Witam. Dzisiaj zrobię tytuł dla filmu. Tytuł możemy wykonać na zdjęciu, na klipie, wideo i na kanwie. Ja wybiorę trzeci sposób. Jesteśmy w zakładce start. Klikam na ikonkę Napis. Na osi czasu pojawił się pasek, Długość wyświetlenia tytułu możemy zmienić, w tej chwili jest 3 sekundy, ja wybiorę 6 sekund. Na kanwie pojawił się prostokąt, umieścimy ten prostokąt na kanwie odpowiednio i rozciągamy. Ten prostokąt musi się pokrywać z kanwą. Klikamy w ten tekst, zaznaczamy, Ctrl A, wpisujemy tytuł, Zaznaczamy jeszcze raz. Ctrl A. Wybierzemy ściąkę. Albo pozostajemy przy tej samej. Wybiorę tą. Zrobię pogrubienie literek. Klikam na B. Rozmiar czcionki musimy zwiększyć. Maksimum jest 48, osiem. To też jest mało. Ja wpisuję tutaj najczęściej, podaję wam rozmiary czcionek. Piszę 72. dwa. Zmienię kolory wyrazów. Klikam. To miejsce i wybieram kolor biały dla wyrazu. Zrobić podobnie robię dla innych wyrazów, dla jak będzie kolor czerwony, dla wyrazu filmu będzie kolor. Niebieski. Dla wyrazu tytuł będzie kolor zielony. Nie widać tutaj wyrazu zrobić, bo nie jest koloru białego, i kanwa jest koloru białego. Kanwy mogą być kolorowe. Ja najczęściej daję kolor czarny. I już mamy zrobione. Możemy zapisać ten tytuł. Pokażę Wam jeszcze tytuł animowany. Klikam na zakładkę Adnotacja, klikam na ikonkę Wideo, klikam Play. Tak wygląda. Zwykły tytuł, a tak animowany. To na razie. Cześć.